Ciekawe zapytanie o widzenie obuoczne A, prowadzenie pojazdów służbowych kategorii B. Witam, chcę aplikować na kierowcę zawodowego kategorii B, ale nie posiadam widzenia obłocznego Do tego około lewe minus 0,25, prawe minus 1. Czy mam szansę na pozytywny wynik badań wstępnych? Temat ten już wałkowałem 100 razy, natomiast tutaj Widz myli dwie rzeczy. Chce aplikować na kierowcę zawodowego kategorii B, a tak naprawdę aplikuje on jedynie na pracownika, który w ramach obowiązków służbowych prowadzi pojazd służbowy kategorii B. Czy prowadzi często, czy nie często, to już inna sprawa. Natomiast prawdziwym kierowcą zawodowym to jest kierowca kategorii C, D. C, do, C plus e, D plus E, prawda? Ewentualnie takie same badania, jak kierowcy zawodowi mają taksówkarze Instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy nauki jazdy Kierowcy pojazdów przywilejowanych i tam parę innych grup pracowników transportu Także nie jest on tutaj żadnym kierowcą zawodowym Dotyczą go zwykłe normy dotyczące prowadzenia pojazdu służbowego kategorii B i pod pewnymi warunkami, przy braku widzenia obuocznego, taka praca jest dla niego możliwa. Oczywiście musi przejść badanie okulistyczne, badanie neurologiczne, psychologiczne itd. itd. Także trzyma tą szansę na pozytywny wynik wstępny? No, szansę ma, prawda, ale dopiero po badaniu lekarskim, po badaniu okulistycznym zostanie to potwierdzone, lub dostanie orzeczenie negatywne. Także na tym kończę, jeżeli coś masz jeszcze ciekawego do dodania o badaniach pracowników ale przy okazji kierowców kategorii B w ramach obowiązków służbowych koniecznie skomentuj pod tym wideo mówił Darek Kaśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.